Do mnie! Tak jest, przyjąłem. Zdźwięć bez rozkazów moje Gdzie trzymają hasana? W białym piętrowym budynku, brzeg miasta. Uwaga, ludzie, czekajcie. Trzy, dwa, jeden. Dalej, dalej! Czysto, ruchaj! Cywile? Brak. Kartel przejuter. To kryjówka. Dobre miejsce dla Hazana. Ruchy! wchodzimy! <totry> tak jest, górka To zabezpiecz to, a potem Hasana. Kartel szybko go przeniesie Musimy być szybsi. Weź drzwi. Uwaga, są gotowi. Wejście. Ujczysty. Weźmy strzał Ani śladu Hassana. Dalej się Czysto. Co się stało z tymi rodzinami? Z nas Almas przychodzi przemoc, więc odchodzą. Sprawdź te drzwi i przygotuj się. Uwaga. Wiktor 2, tu jeden, jeden. Daj zasłonę dymną. Wychodzimy na zewnątrz. Przyjąłem. Leci dym twoja rodzina, Alejandro. To tajemnica, Hermano. Muszę ich chronić. Mamy zasłonę. W drogę. Za mną, Sob. To tutaj ukrywali Hasana. Będą stawiać opór. Do wszystkich drużyn, na pozycję. Przygotować się do forsowania. Ruchy, ruchy! Iwamos. Sí, Idziemy na górę po Hasana. Osłaniam schody. Hasan tu jest, to w tym pokoju. Zabezpieczyliśmy Hasana. Płaść tam. Nie ma Hasana. Do wszystkich. Zabezpieczyliśmy budynek. Nie ma tu Hasana. Zrozumiano. Musieli go przenieść. Kiedy? Niedawno. Siły kód to jego flaga. Był tutaj. Wywiad Alejandro się sprawdził. Dowódco. Nadciąga armia. Kurwa. Co jest? Armia. No to mamy posiłki. Do końca. 0,3 odwrót. Wycofać się. Tak jest. Co robimy? Rozłoniamy nasz. Wszyscy przebiją. Wycofam cię. Mam strzelak do jebanej meksykańskiej armii? No, karnal. Ci tu siedzą w kieszeni kartelu. Pomagają kartelowi chronić Hasana. Wstrzymać ogień. Okopiemy się, póki moi nie będą mieć czysto. Kilka pojazdów. Transportery. Lekko opancerzone. Trzymać ogień! Gdzie bądź to? Ognia! Mają panterze! Wstrzelajcie w kęgu są kłopoty! Disons Tak, czysto! Chwilowo, musimy się ruszać, już! Znasz te okolice? Bardzo dobrze, ale armia też! Nie damy rady przeciwko armii. Potrzebujemy eksfiltracji. Rodriguez, eksfiltracja! Kontakt! Tak jest, dowódco. Do wszystkich utrzymać się! Już. Tak, półgodnika! Co, są! Proszę o miastową ewakuację z Polski, żecki. Odbił. Kontrola, przyjrzyjcie mnie. Potrzebuję ich. Czysto? No. ale będzie ich więcej. Rodolfo dawał znać? Straciliśmy z nim kontakt. Ruszajmy dalej. Tędy. Góra blokuje łączność. Twój człowiek dostał sygnał? Miejmy nadzieję. Jaki mamy plan? Na rzece jest most! Stamtąd nas ekscentrują! A jak nie? Będziemy się mocno... Drani! Drogi! Drogi! Drogi! Drogi! Coś oberwał? Nie. Wszystko gra. Przyjąłem. Za mną. Musimy doskoczyć. Damy radę? Być albo nie być, bracie. W piętach! Gdzie teraz, Alejandro? Są, so, Pracieraj! Rodriguez, zajmij się radiostacją! Reszta szuka snajperów! Właśnie na występ! Wypatruj szlaku na szczyt! Widzisz coś? Gdzieś tam są. Na pewno. Kontrola! Wiktor 1! Słyszycie mnie? Rodriguez! Mamy sygnał? Nie! Musimy dotrzeć do rzeki. Znalazłem! Skucza! Słyszycie to? Nadlatuje śpikłowiec. Sy, si. znajdźcie pozycję do strzału. Zaskoczymy ich. Którędy do Prosto za helikopterem. Spróbują nas odciąć. Musimy się przebić! Może Most jest niedaleko! Mogą tam mieć strzelców. Uwaga na tyły! Postaw. tam! Nie widzę eksfiltracji. Nadal nie mamy łączności! Kurwa mać! Połączymy się kiedy tam będziemy! Tędy! Skacz, sierżancie! Mify są niebezpieczne. Znasz to miejsce? Wcześniej bagarowałem tu z kolegami. A potem przybył kartel. Właśnie. Narkos wszystko zrujnowali. Nie zatrzymuj się, sierżancie. Sniper, ruchy! Niedobry dobry, nie do Nie ma jest nic. Marian się Zacząłeś nas przepić za ułę, to tu skaczemy! Nie zgubcie broni! Moja kolej się ządzi! Stop! Jeśli tu zostaniemy, to po nas! Skacz! Potwierdza. Podchwytam! Podycham! Płyniemy w stronę mostu! Chowajcie się za skałami! Do wszystkich, tu Victor 01, słyszycie? Dzień jeden! słyszycie? Starza, słyszycie Radio Radiostacja coś odbiera! Brzmi jak Amerykanie! Ściągają! Wspierać bez rozkazu! Chowaj się ze Nie się płytko. Nie są nasze płytko. Nie ma się Nie ma się Próbuźcie Graves, kompania cień, Są z nami! Próbuźcie. Próbuźcie. dalej. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Próbuźcie. Znalazłem pojazd do eksfiltracji. Przyjąłem. Mam potencjalny trop Hasana, dwa kilometry na północ od was. To teren Las Almas. Mają tam jedną ze swoich baz. Wszyscy wsiadać! Jasna. Ja prowadzę. Czy się pomoc z powietrza w dorwaniu Hasana? Ten frajer jest już nasz, Graves. Przyjąłem. Lecimy prosto do celu. nie jeden bez ubioru. Załadować działka! Tak jest! Wyznacz kurs na kompleks! Tak jest! Dział nowy, Szygnuś, się masz być w gotowości, dopiero zaczynamy! Rozumiałem! Pilot, przejmij stery! Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg! Szef! Połącz mnie z generałem! Przyjąłem, chwila! Przepert na linii! Dowództwo złote Orzeł, Uczenie. jeden, słychać mnie? Głoś to i wyraźnie! Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam anioła stróża. Bo to tam jesteś. Masz jakieś dobre wieści? Mamy namiar na Hasana. Zbliżamy się do celu, Tniemy sobie z tym cholernym raniem małą wędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Melduj, kiedy wiecie Hasana. Tak jest, bez odbioru. To wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie siły specjalne i 141. Teraz są dla was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Tak jest! Dobra! Post, tutaj Dzień 1, krążymy nad kompleksem, czekamy na wasz znak. Dzień jeden tu prawo 07. Oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Jak znajdziemy Hasana? Będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. w hey, osłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Dzień 1, jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja oznacza. nasi są oznaczeni laserem pod czerwonym. Możesz potwierdzić? Cień 1, tu brawo 07. Oznaczamy się laserem, widzicie nas? Odbiór. Potwierdzam kontakt. 07, potwierdzam sygnał. Cień 1, uwaga. Hasan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. 07, potwierdzam. Ma ochroniarza. My zabezpieczamy teren, wy wchodzicie do środka. Gotowi? Zrozumiano. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Cień jeden. Ze stajni wyjechała ciężarówka. Jedzie na zachód. Jasne. Śledzić ten pojazd. Pojazd kieruje się na południowy zachód drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? Ciężarówka zatrzymała się na drodze. Cień jeden Mamy cele przy szklarni na północnym zachodzie. Oznaczamy je. 07. Nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę, Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves, atakujcie cele na zewnątrz, że zajmiemy się budynkami jak będzie czysto. Przyjąłem 07, nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel, nie strzelać w budynki. Potwierdzam, tylko uzbrojone cele. Użyj 25, żeby zmniejszyć zniszczenia. Czas na koncert. Nawigacja potwierdza, możecie atakować. Atakować. Nie strzelać do budynków, ani do nieuzbrojonego personelu. Atakować wyłącznie uzbrojony personel.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 jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden, potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Nasi naznaczają budynek stajni. Potwierdź. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli bruk wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Nie, tak Personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór. Cień jeden, potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Cel w polu widzenia. 07, potwierdzam cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli wróg wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Szołb, kryj nas z prawej. Jest. Przechodzimy. na ziemię! Wypatrujcie. Ktoś wychodzi. No Kocopiesza z dzieckiem. Nie strzelać. Nie jest zidentyfikowany personel. Odłówczas tajem. Szukaj Hasana. Uzbrojony personel. Widzisz broga? Uważaj Uwaga na tygodę. Trzymać ogień! Trzymać ogień! Hej! Hasana tu nie ma! Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Wroga piechota kieruje się do stajni. Przyjąłem, Ghost. Wyłaźcie Kierujcie się na północ. Już! Jasne! Muszamy! Kres czysto! Rozjebać Już! Przyjąłem. Bliski ostrzał. Ognia. Działko 40 mm. Dobra robota. Cieni 1. Przebijemy się na tu szklarni. Więcej ludzi w szklarni. Uwaga! W szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień! Hatan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza. Nie atakować budynku. Szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień! Hatan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza budynku. Tak jest. Nie atakować budynku. Szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień! Hasan może być w środku. W Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień. Hasan może być w środku. Nie atakować budynku. Wstrzymać ogień, wstrzymać ogień. W Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakt! Trzymać ogień. Hasan może być w środku. Możemy zajrzeć do wnętrza budynku? Tak jest, chwila. Wyłącz podczerwień i poszukaj Hasan'a w szklarni. W celu mamy tylko uzbrojone personel. Cofnijcie się, bierzemy też klarnie na cel. Zrozumiano. Ognia, rozwój też szklarnie. Cień jeden, cel trafiony, idziemy dalej. Zrozumiałem, 07. Nie ja, on się podział. Musi być w tej bazie. Dzień 1. Za ile przybędzie konwój. Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Likwidacja. Dobra. Uwaga, mamy ruch w budynku. Greifs, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Rozmiana 07. Utrzymajcie pozycję, aż oczyścimy teren. Dzień jeden! Mamy się! Get in there, Good Good there. there. Pocisk trafił w płytę. Dokładnie. Dzięki za wsparcie, stary. Przyjąłem, 07. Uwaga, przy głównym budynku wrogów brak, ale brama została zostawiona. Przyjąłem. Zrobicie nam wyłom? Otworzymy wam przejście. Uwaga. Strzelaj bramę. Rakietą albo czterdziestką. Ufełniam ja amunicję. Nie... Boom. Cel trafiony. Ghost, droga wolna. Możecie ruszać. Zrozumiano. Ruszać. Podbrowie na podwórzu. Osłaniaj naszych. Ghost! Nie widać ruchu. Przyjąłem. Idziemy do wejścia. Tak, widzimy Was. Uwaga! Konwu jest o 3 km stąd. Spinać dupy! Zrozumiano. Alejandro! Tozek z filtracją. Na miejscu za pięć minut. Będzie gorąco. No to do roboty. Forsujemy. Stary piłk! N-1. Zabierzyła kasana. Czeka na górę. Graves, wyłazi na piętno. północny zachód. Na podwożu! Załatwić. się.. Cel dostał. Biegł do środka! Cel schronił się w budynku na piętrze. Południowy zachód. Nasi się tym zajmą. Osłaniaj ich. Gleba! Na ziemi już! Kurwa, kim jesteście? Meksykańskie siły specjalne! Idzie z celu siedem. Mamy go! Cel przechwycony! Przyjąłem 07. Jak eksfiltracja? Tu Wiktor 1-1. Eksfiltracja za dwie minuty. Uwaga! Konwój wojskowy zbliża się do OD. Zrozumiano. Do wszystkich jednostek konwój zbliża się do obszaru działań. Przyjąłem dzień 1. Dzień dobry. Okres. Alejandro, co robimy? To kartelu! podwórny 1, 1. Słyszeliście? Tak jest. Uwaga! Wiktor jest w traktowana jako bruch. Możesz atakować konfu. Prosto w cel. Nie wykrywamy ruchu. Do wszystkich jednostek wykryte cele zneutralizowane. Możecie kontynuować. Przyjąłem się jeden. Eksfiltracja w drodze. Dalej, dalej! Jestem Nie macie prawa! na Zapłacicie za to. Za tą porę, Nie zostawiłbym was! Ewakuujemy się przez Olmedę. Możemy natrafić na a Mamy wsparcie powietrzne, poradzimy sobie. Dobra! Dzień jeden, mamy wszyscy. wracamy do bazy. Kaczek, jeba jebana przynęta, o to właśnie chodzi cienie! Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem! Przyjąłem. Graves, chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się, nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. Uwaga, na północy jest miasto. Monitoruję. Uwaga, nasi zatrzymali się na drodze. Do wszystkich. Co to za opóźnienie? Dzień jeden. Mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu. Namierzam. Zrozumiano. Przeprowadzimy zwiad. Bądźcie gotowi ruszać. Obserwator, namierzyć tę stację benzynową. Szybko. Widzę cel. Nawigacja. Identyfikacja stacji benzynowej. Tak jest. Nakładka ustawiona. Sporo nieznanych celów w terenie. Poszukaj broni. Sprawdźmy, czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty. Nie widać broni. Kolejni obcy, na południe od stacji benzynowej. No to zaczynamy zabawę. To wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło! Cień jeden zrozumiano, ruszamy. Rodolfo w drogę! To cień, drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich! Hmm, ktoś przechodzi przez jezdnię. Co on no odpierdala? Dzień jeden, chyba mamy tu problem. drogi! Rodiano! Rodiano! Ferwał jest na skrzyżowaniu. Wysiadać, wysiadać! Uzbrojeni ludzie na skrzyżowaniu. Wyprzona zasadzka! Obserwator ognia, osłaniaj naszych ludzi! Zdaje się, że nasi się przemieszczają. Kryć się, kryć się! Do wszystkich! Ostrzał Niebezpiecznie blisko! Zdajcie raport jak będziecie mogli! Cień jeden, udało się. Nie ponieśliśmy strat. Hasan zabezpieczony. 0,7 zrozumiano. Pułkowniku warga co dalej? Dzień jeden, okupimy się w budynku... Thank <laughs> you.